i takich czyścicieli mieszkań. On mówi naprawdę, Wojtek, to wy aż tak grubo tam idziecie w Białymstoku? No, ona mówi tam 330 tysięcy, ja jej mówię 295 tak stanęło. Po trzech miesiącach i dwóch dniach sprzedałem to mieszkanie, nie? Mhm. Zarobiłem na nim 170 tysięcy. Ja go jeszcze nie skończyłem, a już przyszła rodzina kupiła tego flipa za pieniądze, które po prostu zwaliły mnie z nóg, nie? Ludzie myślą intuicyjnie i czasami ta intuicja często bardzo zawodzi i czasami trzeba zrobić odwrotnie, jeśli intuicja podpowiada, bo, bo doświadczenie powinno podpowiadać, a nie intuicja. Business Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Wojtek Kiełsa. Cześć! Wojtek jest fliperem w Białymstoku i postanowił w pewnym momencie zmienić karierę w korporacji na, na biznes inwestora w nieruchomości. I Wojtek już jest po 12 flipach i chciałem, żeby powiedział o swoich kejsach, swoich bo naprawdę ma bardzo ciekawą historię i ma bardzo ciekawe kejsy i ma trochę inne podejście. Ma, no każdy, kto wchodzi na ten rynek, jest, ma trochę inne podejście, ale Wojtek jest menadżerem, który, który no wiele lat pracował właśnie w korporacji ale miał doświadczenia flipowe i te doświadczenia flipowe miał, miał takie poziom, że które nie dawały dużo zarobić. Natomiast coś się w pewnym momencie zmieniło. I chciałem jakby o tym porozmawiać. Więc jak to się w ogóle zaczęło, że w ogóle zacząłeś robić swoje pierwsze mieszkania i ile to lat temu było? No, to pierwsze mieszkania zacząłem robić pewnie ze 4 lata temu, 3-4, natomiast robić to duże słowo, bardziej podpatrywałem, jak robią to. Yy znajomi, którzy nazywali to flipami, no dziś wiem, że to z flipami miało tyle wspólnego, to znaczy? że tak, trzeba było to po prostu kupić, wyremontować i sprzedać. To jak kupić, co zrobić i, i, i jak zrobić, żeby dobrze sprzedać, to tego nie było, dlatego te flipy były nam na poziomie zarobku, nie wiem, 10 tysięcy złotych, mhm. do podziału czasem na trzech, więc... Więc gdzieś, gdzieś, to, gdzieś to, naprawdę to bardziej się pasowało postarać w pracy i dostać dobrą premię, jako menadżer chyba, co? No zdecydowanie, dlatego też gdzieś środki, które miałem zarobione, no inwestowałem pasywnie, ale tak bardziej przygodowo niż przygodnie, niż, hmm. niż żeby na tym zarabiać jakieś pieniądze. nie sądziłem, że na tym można zarabiać pieniądze i to takie pieniądze. Mhm. A to właśnie, więc jakby robiłeś tak sobie flipy przy okazji, przy okazji pracując, ale tak to się stało, że jakby spotkałeś mnie i trafiłeś do mnie i, i tak naprawdę spotkaliśmy się, no bo coś już robiłeś i, tak. i jakby często spotkałem się z opinią, że jak ktoś robi flipy, to już jakby nie potrzebuje warsztatów, bo on sobie już jakby radzi, tak? Jak to było u ciebie. Nie, to absolutnie bzdura. Bardzo dużo wyniosłem z po spotkaniu z Tobą, gdy żeśmy się poznali. A jak żeśmy się poznali, no właśnie, to jak się no muszę, muszę chyba od tego zacząć. Bo ja nie pamiętam hmm. już tego momentu. To były mroczne czasy końcówki pandemii, a no w zasadzie styczeń w tamtym roku, hmm. w 2021. Hmm. A gdzie ja szukałem jakiegoś sposobu na życie, jakiegoś podejścia, jakiejś zmiany drogi w swoim życiu, hmm. czegoś nowego. Wypalenie zawodowe dawało znać o sobie. Hmm. I moja obecna partnerka podarowała mi książkę. W zasadzie dwie książki. Jedna była o inwestowaniu na giełdzie, a druga to się nazywała się Flipy od zera Daniel Siwiec. Daniel, dla mnie to był siódmy poziom abstrakcji, jak ja to przeczytałem. Mówię, nie wierzę. I wszedłem szukając dalej. Daniel Siwiec, kanał znalazłem na YouTubie. Obejrzałem bitwę o milion i zobaczyłem Biznes Ridera. I patrzę, kurczę, o co tu chodzi? Dziewczyny, faceci. Trzy flipy w cztery miesiące 100 tysięcy zysku. Dwa, fli <głos> dwa, fli dwa flipy w, tam w trzy miesiące 80 tysięcy zysku. więc co tu się dzieje w ogóle, nie? Mówię, skąd ci ludzie pieniądze? Okazuje się, że oni skąd oni mają środki na to, żeby tworzyć tego rodzaju rzeczy e, i robić no, rzeczywiście pieniądze konkretne, tak? M okazuje się, że wcale nie muszą mieć finansowania od mamy taty czy, czy, czy też nie wiadomo jakiego majątku na koncie. Tylko to są ludzie naprawdę że tak powiem, zwykli, tak, którzy w odpowiedni sposób prowadzeni robią niesamowite rzeczy. I dzisiaj cholera, jestem w Biznes Riderze, nie? To jest, to to jest, jest niesamowitego, nie? To I to chyba... jeszcze u Ciebie w mieście jest? Jestem tutaj. w ogóle u Ciebie w mieście i chyba skróciłem o półtorej roku naszą opowieść, nie? Mniej więcej o półtorej roku. A się... który filmik Cię najbardziej zainspirował? Kliknięciem był na pewno Piotrek, Piotrek mhm. Adamczyk. Piotr Kadamczyk. Mhm. Kliknięciem był też ten chłopak, który na Teneryfa się przeprowadził. No bo oni to opowiadali tak, w tak prosty sposób. I ten, ten Paweł, na przykład, pamiętam, mówi, no zrobiłem 10 flipów, zarobiłem na nich 300 tysięcy, no mówię, no dobra, wow, nie? O, później a Paweł dalej jest na, na Teneryfie i, i dalej tam, e, tam działa. Tam też się, nie wiem, no się tak, i z tego, co on mówił, też tam pieniędzy, gdy zaczynał, nie miał w ogóle, tak? Okay. Ale to się szybko mnoży, jak pokazuję, pokazują doświadczenia właśnie przedmówców, mm. o których rozmawialiśmy, czy też no, na przykład nieskromnie moje. Biznes rider. Dostałeś książkę i e, nie miałeś obawy, że już skoro jakby wiesz, że na no, tobie to nie idzie, to, to, to jakby czegoś się nie nauczysz, nie ja przeczytałem tą książkę i mówię, dobra, wiem, mm -hmm. kupuję mieszkanie. Nie? No. Kup, sam, pierwsze. No i zacząłem robić flipa. Ale w międzyczasie pokazało się szkolenie, znaczy pokazało się zaproszenie na szkolenie do Ciebie. No i przyjechałem do Lublina i już po pierwszych trzech godzinach wiedziałem, że ten flip, którego robię... To, to nie wyjdzie. To nie to! To absolutnie nie to. I... Że on się nie spina, tak? Być może? Ale nie, on się spinał. On się spinał, to było dobre, ale tak, no czwarte piętro z czterech, tak, wymiana grzejników pochłonęła połowę chyba budżetu remoty. Tak, o tym to była ta słynna e... akcja. Na, na szkoleniu Tak. Tym mówiłeś głośno. Ja o tym mówiłem głośno, że właśnie mam takie mieszkanie i, i grzejniki wymieniam, i to wszystko kosztuje. I po co? No właśnie po co? No. Konsument. Kupujący e, potencjalny za to niestety nie płaci tak. dzisiaj, nie? Niestety tak to jest. Na, nie wiem, oglądających moje mieszkania 100-200 osób, jedna zwróciła mi uwagę w całej karierze na grzejniki. No, no, tak to. Tak I to, dla słuchaj, nie, dla niej parę tak miesięcy. to wyszło. Tak, tak. Ale wiecie, ale ludzie, którzy to robią, myślą totalnie inaczej. Ludzie myślą intuicyjnie i czasami ta intuicja często bardzo zawodzi i czasami trzeba zrobić odwrotnie, jeśli intuicja podpowiada, bo, bo doświadczenie powinno podpowiadać, a nie intuicja. Ja wróciłem z tego szkolenia, sprzedałem tego flipa, zarobiłem na nim 26 800 zł i kupiłem mieszkanie. I teraz słuchaj, bo to jest dobre, ja kupiłem mieszkanie już na tym Kolejne. trzecim mieszkaniu, hmm. tak, znaczy drugim, no zarobiłem 100 tysięcy i to w międzyczasie wyrzuciłem ekipę jedną. Aha, bo właśnie, to jeszcze ekipy, to kolejny temat, gdzie, no to by się nie udało bez Ciebie, żeś Ty mi nie powiedział, w jaki sposób z nimi pracować, no to ja bym ich wyrzucał na każdym flipie, pewnie zmienił ze trzy razy, tak? To, I mm, raz byś się mógł nauczyć na tego, nie? No ciężko by było, nie? Więc to hmm. Twoje potenty które sprzedałeś, gotowe, ja próbowałem ominąć parę razy, no i robić po swojemu robić, tak? Tak, i uważam, że i każdemu to powiem, że, że się nie opłaca, nie? To trzeba zrobić, to jest gotowy schemat, to trzeba zrobić od deski mm. do deski, to po prostu wyjdzie, nie? Ja cały czas powtarzam, że jak chcesz mieć nieznane rezultaty, rób po swojemu, jak chcesz mieć moje rezultaty, musisz robić jeden do jednego, tak jak ja mówię, a wtedy będziesz miał gwarancję, że zarobisz tyle, co ja, nie? Ale niektórzy by po swojemu i czasem może wyjdzie więcej nawet, jak tam coś wymyślisz, ale zazwyczaj jest... Gorzej. Ja myślę, że na początku absolutnie warto nie iść swoją drogą i nie iść na skróty, tylko wykorzystać to, co Ty przedstawiasz, bo to są rzeczywiście dobre patenty. I jak rozmawiam z Twoimi absolwentami, to każdy, każdy to powtarza, że jakby no jest, jest wielu na rynków dzisiaj tak ludzi oferujących, oferujących szkolenia z tej dziedziny, natomiast no, no, siwiec jest, to tak, top of the top. To mi, mi, miło mi słyszeć, a, no, ty, ty, tak jest. a co zmieniło to, jakby, że byłeś e, e, e, czy po tym szkoleniu, e, jak tego flipa za 100 tysięcy zysku e, zrobiłeś inaczej? Jakby inaczej go analizowałeś, liczyłeś, czy podjąłeś decyzję inaczej, czy jakby co, co się zmieniło, co takiego py, pyknęło, że zacząłeś nagle zarabiać? Wszystko razem, co powiedziałeś, tak, czyli inaczej go troszeczkę policzyłem, w inny sposób, E, dobrałem współpracowników do tego flipa, mhm. w inny sposób kosztorys skonstruowałem, tak, w inny zupełnie sposób e, ten flip został przygotowany pod sprzedaż, tak, mhm. po prostu. E, czyli czyli niższym, niższym nakładem, a, a, a większym zyskiem, tak? Niższym nakładem, mniejszym zyskiem. Kupiłem go też fajnie, bo, bo bo, bo też jakby przez to chyba, co robiłem, ja nie mam problemu z nawiązywaniem jakichś tam kontaktów interpersonalnych, więc poznałem masę pośredników, oglądając mieszkania, tak? Bo też trzeba to powiedzieć, że ja ich sporo obejrzałem, myślę, że stówę na pewno. No, bez tego się nie da kupić. Nie da się bez tego kupić, więc myślę, że na pewno w swojej karierze obejrzałem 100, pewnie, pewnie dużo więcej. Na tyle, że jak mnie teraz byś zapytał, jaki tu w tym bloku jest rozkład, to pewnie bym Ci powiedział w tym, no, ja w, chodzi, tym, w, tym w tym mieszkaniu. Ja Powiedz wszystkim, że, no, że warto te mieszkania oglądać. Nie, bo... mieszkania warto oglądać. Ja dzisiaj dzwoni do mnie kolega, mówi, słuchaj Wojtek, mieszkanie mam fajne, gdzie? No podaje mi ulicę, piętro, balkon, ile, tyle. Mówię, słuchaj, przyjadę jutro obejrzeć. To jest na tej zasadzie, bo jakby ja... I jeszcze mówi mi, a wiesz, to jest tu, gdzie ta kuchnia po prawej stronie, a naprzeciwko sypialnia, a duży pokój, to taki trochę tu z przejściem małym jest, nie? I my wiemy, o czym rozmawiamy, tak? Tak, tego się nie da zobaczyć w internecie. Nie prawda. da się tego zobaczyć, to trzeba, to trzeba z własnego, z, własne, z, z autopsji przeżyć. Więc, w, więc, Daniel, to mieszkanie to w ogóle było tak, no, że zadzwonił do mnie chłopak i mówi, słuchaj, zrób ludziom przysługę tam trzy osoby sprzedawały i mówię, dobrze, no to i, i obejrzyj to mieszkanie. Obejrzałem to mieszkanie, zaproponowałem cenę, nawet mocno się nie targowałem. Gdzieś tam 10 tysięcy zszedłem z tej ceny. Ja liczyłem sobie, że zarobię na nim, no niech 40 tysięcy. Wtedy miałem takie założenie, że fajnie byłoby zarobić 30. 000. No sorry, to jest drugi flip. No, no. i w myśl zasady Któro mi przyświecał, takie już półtorej roku, jak żeśmy się poznali, że zarabiać dużo albo bardzo dużo, no to się przeliczyłem. No, że nie zarobiłem 40 tysięcy, w pewnym momencie patrzy, no, może wyjdzie 60. 000. Ja go jeszcze nie skończyłem, a już przyszła rodzina kupiła tego flipa za, e, za pieniądze, które po prostu zwaliły mnie z nóg. Nie, no, bo jak zarabiasz na. Nagle na dwóch flipach prawie 130 tysięcy, jeszcze, jeszcze nie umiesz, a już zarabiasz. Jesteś po szkoleniu, fajnie nabuzowany wiedzą. To zaczyna robić robotę, i potrzebny jest sukces, żeby uwierzyć w siebie, tak? Tak. Absolutnie. Tak. Ja sam uważam, że, mówię też absolwentom, żeby wchodzili w tematy proste, takie modelowe, jak jest w strategii, jeden do jednego, żeby zrobili 1, dwa, trzy, poczuli krew w żyłach i dopiero wtedy robili coś trudniejszego, żeby wiedzieli, że to, to działa, żeby już nauczyli się tego, a nie od razu wejść w tematy trudne, które mogą ludzi gdzieś tam często zniechęcić. Zaraz po tym drugim flipie pojawiły się dwa na rynku pierwotnym, gdzie w zasadzie bez pieniędzy zrobiłem mhm. dwa flipy, na nich też 120 tysięcy. Jak to było? Ha, to też pośredniczka do mnie zadzwoniła, jakaś tam nieruchomości i mówi, że ma u, y, jakieś tam znajomości, układ z deweloperem, który ma obecnie cztery mieszkania. One, d, y, co ci, w tamtym roku 6300 za metr, to, uh -huh. to jest naprawdę nawet wtedy była niska cena. No i mówię, dobra, to wezmę cztery, ale nie mam pieniędzy, nie? <śmiech> nie mam, bo mam coś tam tak, włożone, tak, tak, wiesz, tak. wiadomo. No, ale co tam się okazało, że można w zasadzie wziąć dwa i za te dwa nie zapłacić. Mhm. Nie zapłacić od razu, więc ja je zarezerwowałem. I zanim mi się ta rezerwacja skończyła, to już znalazłem kupców na te mieszkania. Jednego byłem właścicielem, zapłaciłem chyba przez 3 czy 4 tygodnie, ale za chwilę otrzymałem też pieniądze od inwestora na remont tego mieszkania, także tak naprawdę no. Użyłem pieniędzy na chwilę, na, na kilka tygodni, żeby zarobić 120 tysięcy. Tak? Deweloperka, no, robota o tyle fajna, że no już 4 tygodnie mieszkanie jest pod klucz. Nie? To tak, jest... tak, bo jest mniejszy zakres remontu. Tak, łatwa, lekka i można powiedzieć przyjemna. No i tak jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty flip, łapie wiatr w żagle. tak? Dostaję kolejną informację. Nie, nie dostaję informacji. Siedzę któregoś dnia. Rozmyślając o swoich inwestycjach, jest mi coraz lepiej, portfel coraz zasobniejszy. Dalej, słuchajcie, jestem e, po piątym flipie, nie? Jestem po 58, tylko jestem po piątym. To ledwo się zaczęło. Wszystko dzieje się w tamtym roku. Minęło 6 miesięcy od szkolenia u Daniela. Siedzę i myślę tak, kurczę, no mieszkanie fajne, posprzątać trzeba. Ale moja ekipa mówi, że ona nie będzie sprzątać. No to biorę z internetu. To jest ciekawe, bo to o tym nigdy nie mówiłeś. No. Nigdzie. I teraz to pójdzie weter i to, a to jest mój patent. Proszę tego w Białym Stoku nie używać. Tak, okay, dobra, dobra. Siedzę i mi się kurczę. No to znajdę jakąś firmę, która mi to posprząta. No i dobra. Przychodzi pan Zenek, czy pan Gienio. E, I mówi, dobrze, posprzątam to, to, to mieszkanie panu. No ile tamtym, no, tam, no jakieś pieniądze. 1800 zł, pamiętam zresztą dokładnie, tak. Bo... Raczej właśnie tego się nauczyłem, że należy pamiętać, co, za ile i gdzie się tak. zapłaciło, to, to dużo... Albo ma zapłacić. Tak, albo się ma zapłacić, to dużo, dużo pomaga. No i posprzątał. I ja mu mówię tak. Wie Pan co, Panie Gieniu? Dużo Pan sprząta takich mieszkań? No to z kilka w miesiącu sprzątam. Super. To właśnie teraz oferuję Panu pracę. Każde posprzątane mieszkanie mówi Pan do potencjalnego człowieka, któremu Pan sprząta, że ma Pan kolegę, który jest zainteresowany zakupem tego mieszkania, nie? I takim oto świetnym i płynnym krokiem przechodzimy do mieszkania Hitu, gdzie dzwoni do mnie Pan Gienio, tydzień nie minął od posprzątania no. mojego mieszkania. Mówi, Panie Wojtku, jest mieszkanko? Powiedziałem, tak jak Pan powiedział, kolega, kolega chce kupić. Dam Panu numer. Pani Kasia, dzwonię do Pani Kasi, dobrze, to spotkajmy się na inwestycji. Mhm. Spotkajmy się na inwestycji, mieszkanie, ruina, ale posprzątane. Mhm. No, no, mówi tam 330 tysięcy, ja mówię, jej 295, tak stanęło. Po trzech miesiącach i dwóch dniach sprzedałem to mieszkanie, nie? Mhm. Zarobiłem na nim 170 tysięcy. Nie? I to pangienio, pan czyli czyściciele mieszkań. Kiedyś jak to komuś opowiadałem, to jest też ciekawe, na zjeździe absolwentów Twoim mm -hmm. i mówię, słuchaj, dorwałem takich czyścicieli mieszkań. On mówi, naprawdę, Wojtek, to Wy aż tak grubo tam idziecie w stoku i co oni tym ludziom robią? Ja mówię, nie, to nie tacy czyściciele. To są czyściciele z mebli, odpadów, ewentualnie jakiejś tam. Dokładnie, no, to, łazienkowych, to, to y, y, y, łazienkowych y, no prawda, armatury nie? starej. Czyściciele to nie ci, co jakby wyciągają mhm. lokatorów. Nie? Czyli co, musiałeś to mieszkanie sprzedać za około 500, tak? Mniej więcej. 530? Coś takiego, to miałem koszty, ale nie były duże Czyli wokół. Wo... jakieś tam, tak? Mieszkanie. 60 metrów. Okay. 60 metrowe mieszkanie, tak. I to mieszkanie Hiti w taki ciekawy sposób pozyskane, tak. A, a później pan Gienio się dawał jeszcze jakieś. Deal? Tak, teraz dzwonił pan Gienio, ale nie zdecydowałem się, bo też pan Gienio nie zawsze ktoś ma intratną propozycję. Ta, a do domu, pytanie, tak? czy pan Gienio ma do tej odsyp, ma dogadany już? A, ja nie powiedziałem tego, tak to ważne. Pan Gienio, powiedziałem mu, że zapłacę mu z góry, jak tylko dojdzie do transakcji, bez żadnych. I, tak, i oczywiście pan Gienio otrzymuje pieniądze, które są należycie mało tego. Tak, wiemy. tak jeszcze, ja jeszcze znalazłem dwóch geniów, nie? żeby nie było, w Białym Stoku. I też jestem z nimi po tak zwanym mm. słowie. Nie? Mm -hmm. To jest jakaś tam jedna z metod, nie, moja, autorska, mm -hmm. uważam. Made in Wojtek z Białego Stoku. A, metoda, i, metoda na Wojtka. Tak, metoda na Wojtka, ale też wiedzą pośrednicy, których mam pewnie kilkudziesięciu albo lepiej w telefonie, że jeżeli jest coś, coś ciekawego, no to do Wojtka trzeba dzwonić. Tak? I mhm. To też już zdążyłem sobie gdzieś tam z ludźmi ułożyć, ale to, to jest bardzo proste do ułożenia, z nimi po prostu trzeba rozmawiać mhm. otwarcie. Tak? I ja do tego, do tego zachęcam, do tego przekonuję, bo myślę, że koniec języka za przewodnika zawsze. Tak. Zawsze to wyznawałem i to się naprawdę sprawdza. taką metodę gadulstwa, w sensie może nie metodę, tylko źródł, do ofert i czasem jest tak, że z głupiej rozmowy, nie wiadomo z kim, wyjdzie, że akurat chcemy kupić mieszkanie, ktoś akurat ma, zna kogoś tak. i z tego później wychodzą dile. I to jest ciekawe bardzo, bo ja, my na przykład staramy się robić tak, żeby śmieci, graty, które są, ktoś zabrał i jeszcze, tak jakby na liście wystawiam za darmo, czyli kanapę, meble, ludzie z tych mebli robią różne rzeczy, tam palą, czy tam je tam co już nie mnie interesuje mnie. Wiele by zabrali i nie trzeba było za Czyli wiesz, dla, dla Ciebie kanapa jest kosztem, bo trzeba to wyrzucić i tak, zapłacić gieniowi, tak. a dla innej osoby to jest często, o, jeszcze ta siła będzie to 20 lat mieszkała w piwnicy. No tak jest. Na tej kanapie, tak, idealna, idealna dla niej. Tak jest i to wiesz, te lodówki, zawyżarki to idzie hurtem, no tak, oczywiście tak. Dla tak. mnie to jest byle, zbytek, byle nie? by działało, ale z drugiej strony widzisz, jak, jak, jak idziesz tą metodą, to wtedy m, nie masz pana gienia, który chodzi po mieszkaniach i robi to zawodowo, że ktoś do niego zadzwonił, a to, to, jest, to jest ciekawe, więc... Tak, ale jak mówię, no pan Gienio coraz się przypomina, hmm. mówię, to nie zawsze jest coś super intratnego, no bo z różnymi, różnym ludziom to sprząta. On się nie zna, no gdyby się znał to by nie sprzątał. Tylko by nie robiłby ten... flipy, a nie miał Dokładnie. za inwestora, no. tak. tak pewnie by było. <laughs> Dokładnie, ale to jest fajne właśnie, że ludzie tych, którzy już działają, którzy zrobili już tak 15 flipów, sami wymyślają różne rzeczy, sami dochodzą do pewien wniosków, mają patenty, bo ilość tych osób, które ja wyszkoliłem, to są setki ludzi, którzy działają i suma ich doświadczeń i patentów jest tak duża, że ja nigdy te, te, nie, nie ogarniesz, nie, nie ma szans. Nie, nie, nie ma, nie Dlatego stworzyłem taki klub Property Master Club, do którego właśnie Wojtek dzisiaj dołączony. To jest taki klub moich absolwentów, którzy moją metodą i moimi patentami robią biznes flipowy. Zarobiły minimum pół miliona złotych właśnie, albo 10 flipów zrobiły na, na biznesie flipowym. I Wojtek do klubu dzisiaj przystępuje. I tam mamy różne wyjazdy, mamy różne spotkania takie niekomercyjne po to, żeby łączyć tych ludzi, łączyć kapitał, wiedzę, wsparcie, żeby były taki backup, żeby po prostu te osoby, które najwięcej robią, żeby były w tym klubie i miały nasze większe wsparcie, mogły się tymi patentami dzielić, bo często działają na innych rynkach nawet i, i mogą się tym wymieniać po prostu. I to jest właśnie fajne. Już tych osób, jest kilkadziesiąt osób w tym klubie, także a osób, które zarobiły milion, już jest powyżej 50 jakby w mojej grupie samych, które mają złoty jakby tytuł, więc naprawdę to działa. Rozumiem, to akurat mniej mnie cieszy, że ktoś był przede mną w tym klubie, ale to jest zawsze, zawsze dążę do, do, do, do tych najlepszych i równam z najlepszymi, także myślę, że to tylko No właśnie, kwestia, więc zrobiłeś tych kilkanaście. Wiem, że sprzedałeś 9 mieszkań, e, tak. natomiast e, Masz parę mieszkań teraz w realizacji. Tak, cztery. I powiedz mi, gdzie byś chciał być za, za te kilka lat? Za 2-3 lata, jak spotkam Wojtek, gdzie jesteś? To, to gdzie byś chciał być? W klubie złotym. Będzie coś powyżej złotego? Zobaczymy. Zobaczymy. Tak się będzie rozwijać. Latyna jeszcze jest. Tak, jest, to będzie diament, albo diamentowy. Tak, no, tak, diamentowy. Nie wiem, to jest jakby taki niekomercyjny projekt bardziej, bardziej dla zasadzie, żeby rozwijać coś jeszcze i tworzyć fajne wyjazdy. Bo, tak, to jest dobre. Bo jedziemy, jedziemy na przykład za granicę teraz taki wyjazd, flip camp y, dla absolwentów do Turcji, gdzie będziemy mieli warsztaty właśnie z zadłużonych mieszkań. Będą różne atrakcje ale głównie tam będzie wymiany, taki, doświadczeń. wymiany doświadczeń, networking, ludzi, którzy działają do takich wysyklucjonowanych, żeby po prostu wymieniać wiedzę. bo wiem, że w tych które były, to powstały spółki, powstały różne deale między absolwentami, więc to naprawdę fajnie się wymienia. To jest świetna idea, więc myślę, że miałem takie założenie, mhm. żeby spróbować deweloperki w międzyczasie. Mhm. Myślę, że za 3 lata będę osobą, która spokojnie będzie patrzyła w przyszłość przez pryzmat na pewno nie, nie do końca czekała na tą przysłowiową emeryturę, bo, bo już będzie spokojna i bezpieczna. Nie? To, i tak, tak bym bardzo chciał. Ja wiem, że to dziś może brzmieć jakoś górnolotnie, no ale idąc tym tempem, tak, krzywą liniową w górę, no to, no to chyba nie trzeba wielkiego matematyka, to tak powinno być. Potrzebna jest chęć, trochę koniunktury z pewnością I, i, i będzie dobrze. Także absolutnie pracuję nad bezpieczeństwem ja swoim sobie. i rodziny finansowym, uh -huh. tak. Business Rider. Bo flipy tu robisz, prawda? Flipy robię tu, ale zrobienie flipa w Warszawie nie różniłoby mi się w tej chwili absolutnie niczym. W żadnym miejscu uh -huh. w tym kraju wpuszczasz mnie tam. Ja potrzebuję 2-3 miesiące na research albo i nie tyle. Uh -huh i, Nie i no, robię no, flipa, że mniej, mniej i myślę, że, że, że sporo mniej. No bym Zobaczył kilka bloków, czy to ta sama wielka płyta. Ale myślę, Półtą że to ta tak sama. Myślę, że ta sama. Odbywa. I po prostu i robimy tam flipa. Flip w Warszawie różni się tym, że ja muszę na przykład zainwestować w mieszkanie 50 metrowe pół miliona, a tu pewnie zainwestuję, nie wiem, 450, bo to też nie są jakieś duże dzisiaj różnice już w cenach. 450? Żeby zarobić aż, te same pieniądze. A tyle wydaje mi się, że to bardziej 350. Yy, to znaczy. 50? Mhm. Mówię o 50-metrowym mieszkaniu. Mhm. To ile kosztuje mieszkanie w Już płycie. ci mówię. O w takim bloku jak ten? Na nie, no to w takim bloku jak ten to nie są drogie mieszkania, ale ja nie kupuję w takich blokach. Ja kupuję niskie bloki. Mm -hmm. Nie kupiłem ani jednego mieszkania w tak zwanym wieżowcu. Mm -hmm. Natomiast tutaj to też jest wielka płyta, co patrzymy po, po tak. lewej stronie. Widzisz ten blok tak, z numerem 1? Tak, to, tak, to jest też wielka płyta. Razu, no? I, ale są niektóre bardzo podobne i one są w cegle. Wolę te w cegle, bo tam łatwiej się kładzie instalacje, nie, nie, nie, nie, nie marudzą mi a, no, ekipy i tak dalej. No ale dobra, ile kosztuje? To zależy, czy kupisz dobrze, czy, czy, czy niedobrze. No ja kupuję do 6 tysięcy za metr, mhm. tak? No okay. więc okej okay, kupię za 300 tysięcy, ale jak je zrobię, no to pewnie wyjdzie około 400, ale sprzedam za 500, nie? I absolutnie nie, nie mierzę 30-40 tysięcy. To jest w ogóle... Ja nie patrzę na takie mieszkania już w tej chwili. I też różnie to może zabrzmieć. Ja po prostu na to nie patrzę. Mi jak się gdzieś tam się nie klei między 7 a 8 dych, to ja nie wchodzę. I to nie są oddłużane mieszkania. To są mieszkania z rynku, uh -huh. gdzie bierzemy, teraz przeglądamy ogłoszenia i znajdziemy dwa w przeciągu pół godziny, gdzie pójdziemy i po prostu je obejrzymy i kupimy i zarobimy na nich. Uh -huh. nie? Okay, a to tylko tak działa. A duża nie? jest konkurencja u Ciebie tutaj na rynku, jakby gdzieś tam się z z tym? Czy inaczej? Ja, no ja, ja nie dostrzegam. Na pewno ona jest, natomiast ja nie patrzę za siebie. Ja robię swoje, ja mam swój schemat. Uważam, że nie ma tu zbyt wielu ludzi. No i teraz nie wiem na szczęście dla kogo po Twoich szkoleniach mhm. <grym> z Białego nie? Więc okej, okay, ludzie robią flipy, tak? Kiedyś mi taki doświadczony fliper powiedział, że zrobił tutaj 200 flipów, bo to prawda, tyle zrobił. No ale ja rozmawiałem z nim jakie to pieniądze na tych flipach, no i tam padały kwoty rzędu, wiecie, no 15-20 tysięcy. No, no dobra, a, no. Lepiej zrobić... Ja zrobię 50 za chwilę, tak? I, i, i lepiej zarobisz, aż mniej le, nie robisz. Le, No w tym jest rzecz, tak? Tak, bo to, bo to jest sposób skalować to i robić i trzepać e, kapitału, e, no, zamarzać i, i zarobić po zbiegach, bo to nie ma sensu w ogóle. No tak. A ty... A idą takie, myślę, będzie taki czas, że będą się sprzedawać mieszkania takie, które się wyróżniają, nie? Tak. a że mieszkanie się wyróżniało, no to co musi mieć? Musi mieć cenę, wykończenie, no gdzieś tam kilka aspektów na pewno. No I Ja dzisiaj mam na szczęście taki bufor w swoich realizacjach, że ja, ok, mogę zarobić 70 tysięcy, ale mogę zarobić 50, tak? tak. I... I będę 20 tysięcy tańszy niż, niż, niż konkurencja tak, tak. zwana. Tak? No właśnie, więc jakby... Masz, masz jeszcze przestrzeń do tego spokojnie. Nie? No, w tym rzecz. A jak sobie wcześniej ten Pracę, biznes wyobrażałeś? Przed wcześniej, przed szkoleniem, absolutnie sobie go wyobrażałem jako coś dużo mniejszego. Coś... Takie hobby bardziej, tak? Czy... No, bardziej hobby. Kupujesz mieszkanie, czekasz tam pół roku, 8 miesięcy, aż się sprzeda, kupujesz coś następne i tam zawsze te tam. 5-10 tysięcy masz więcej w roku uh -huh. do budżetu, nie? W ten sposób, nie? Ehm, 50 no dodatkowo do budżetu, nie? Także tak bardzo spokojnie to widziałem. Ja dopiero zauważyłem po, po tym szkoleniu, że kurczę, jakie to proste. Można mieć tych flipów więcej, można mieć ich 4, 5, 6, 7. Ja pamiętam tą grupę, bo to była grupa, która później przyszła w dużej ilości do mnie na filmie Hurtowa, która zaczęła bardzo ostro działać. I nie wiem przypadkiem, czy Adam nie był na tym szkoleniu chyba też był na tym marcowym. Adam właśnie z Ko koszalina. I pamiętam, to być. była tam taka gruba impreza, to były czasy covidowe i, i był covid na tym szkoleniu, pamiętam. I wiem, że była i taka impreza, że po prostu w jednym pokoju po szkoleniu balowało chyba 120 osób. To mogło być to szkolenie rzeczywiście. I wiem, że, wiem, że transmisja tam była bezproblemowa. No tak, to, bo to, no to też jakby... Jedna z moich dewiz to jest też, no, work hard, play hard, no, tak. absolutnie tak. I to jest też takie to fajne towarzystwo, że ci ludzie potrafią, jak to się mówi, do tańca i do różańca, tak. potrafią się dobrze pobawić, no, i ale do roboty też są pierwsi. Nie? A korzystałeś jakby z, z grupy absolwentów, jakby pomagałeś? Cały grupa? czas korzystam z grupy okay. absolwentów, bardzo I... dużo pomagałem. Dzisiaj myślę, że... Dzisiaj dzwonią do mnie ludzie czy piszą z grupy absolwentów i mówią, weź i to jest dobre. Weź Ty mi, słuchaj, podpowiedz, mm -hmm. bo Ty już jesteś tak doświadczony, że w ogóle nie wiadomo, co. No, ja wiem, na ile jestem doświadczony, wiem, że w pewnych sprawach mogę pomóc, ale jak, jak mi dużo dało funkcjonowanie w tej grupie, że dzisiaj umiem pomóc komuś nie? i mogę rzeczywiście komuś być, może nie autorytetem, ale gdzieś tam mogę podpowiedzieć coś i podać jako wzór, nie? Tak, tak. Wesprzeć się tym, czego się nauczyłem jednak, nie? A zresztą ja brałeś z grupy, to co na przykład takiego? No z grupy brałem wszystko, od założenia działalności gospodarczej, spółki, z po, nie wiem, wykańczanie kapitał na przykład? umowy. A, akurat kapitału z grupy nie brałem, natomiast miałem propozycję kapitału. Niemniej jednak w międzyczasie zawsze no, gdzieś albo go sam pozyskiwałem, albo znajdowałem inwestora, chociaż głównie um, opierałem się, czy op Głównie opierałem się, czy opieram na, na swoim kapitale, chociaż teraz, gdy już te gdzieś tam, nie wiem, znajomi, czy potencjalni inwestorzy widzą, że, że to wychodzi... To jest by... łatwiej po prostu. Tak? tak, to jest łatwiej i im hmm. jest łatwiej, także mam... Mam dwóch inwestorów, jest fajnie, aczkolwiek możliwości dużo większe. Nie? Dzięki, Dzięki. Że Wojtek, że zgodziłeś się wystąpić i powiedzieć jakby o, o swoich biznesach. Także liczę, że Bardzo już za, za pół roku dostaniesz złoty certyfikat bycia w klubie. No pewnie, Piąteczny. dzięki. dzięki.